Cześć! Jesteśmy na planie najnowszej kampanii naszego klienta X.com. Oprócz tego, że odpowiadam za reżyserię tych trzech filmów, kreacja była po mojej stronie. Ta praca tak naprawdę nie ograniczała się do pracy tylko na planie. Ten cały okres przygotowań i jakby wypracowywania scenariuszy też był ciekawy i na pewno inspirujący. Korzystamy z paru różnych ruchów kamery, przede wszystkim z jazdy i z wózka. Jest również rol w momentach przejść pomiędzy historiami. Chcieliśmy wyjść z salonu sprzedażowego i zabraliśmy naszych bohaterów do dość abstrakcyjnych i wymyślonych przez nas światów. jeżeli miałbym wymienić charakterystyczne elementy tych trzech filmów, to na pewno charakteryzacja specjalna. Nasz główny bohater starzeje się sukcesywnie wraz z rozwojem sceny. Jest to reklama skupiona wokół gadżetów elektronicznych. To moim ulubionym gadżetem, który się bardzo przydaje w produkcji są radia, bo nie trzeba biegać, a można komunikować się z odległych kątów tej galerii. Uwaga i akcja! Moim ulubionym gadżetem zdecydowanie jest Moka Master, ponieważ o godzinie 3.30 ratuje nam życie. Natomiast moim ulubionym gadżetem jest zwykły marker w którym mogę wykreślać kolejne ramki już zrealizowane i strasznie oczyszcza mi to głowę, kiedy mogę w końcu skreślić kolejny rysunek i przejść po prostu dalej.